Rytuał w pełnię księżyca na przyciąganie szczęścia, miłości i dobrobytu. Otwieram się na bezwarunkową miłość. Pozwalam, by miłość działała w moim życiu. Jestem godna miłości. Z ufnością otwieram się na miłość. Miłość harmonizuje i uzdrawia moje życie. Jestem wystarczająco wspaniała, by kochać siebie,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 Przyciągam kochających i kochanych ludzi. Przyciągam prawdziwych przyjaciół. Jestem gotowa na partnera, który kocha mnie i który odpowiada mi pod każdym względem. Otwieram się na nowego partnera, otwieram się na wspaniały, spełniony, satysfakcjonujący związek. Ten związek oparty jest na bezwarunkowej miłości i akceptacji. Czerpię natchnienie z miłości i inspiruję innych. Kocham i jestem kochana. Mój cel w życiu to kochać i okazywać miłość. I robię to naturalnie, z wielką lekkością. Jestem przepełniona miłością. Jestem uosobieniem miłości. Przyciągam miłość, szacunek, prawdziwych przyjaciół kochającego mnie partnera. Chcę dawać i otrzymywać miłość. Przyciągam zdrowie, pozytywne sprawy. Przyciągam dobrą współpracę z innymi. Przyciągam wspaniałe pomysły, nowe projekty. Przyciągam dobrobyt i bogactwo. Przyciągam pieniądze. Dużo pieniędzy, które wchodzą do mojego życia z każdej strony. Już nie muszę martwić się o nic. Przyciągam wspaniałe podróże. Szczerych, Prawdomównych, wspaniałych, pozytywnych ludzi, którzy mnie otaczają i są ze mną. Którzy współpracują ze mną i życzą mi dobrze. Każdy dzień przynosi mi szczęście. Moje życie jest radością. Otwieram się na radość miłość, przyjemność i szczęście. Otwieram się na bogactwo, na dobrobyt. Chcę doświadczać radości życia. Kocham życie i życie kocha mnie. Jestem Codziennie, w każdej chwili, godna miłości. Przyciągam same pomyślne dla mnie wydarzenia. Ja kocham i jestem kochana. Zasługuję na miłość i akceptację. Jestem wartościowa i cenna, doskonała, taka jaka jestem. Jestem wystarczająco dobra, atrakcyjna. Znam swoją wartość i doceniam siebie. Jestem dzieckiem miłości i szczęścia. Jestem przepełniona miłością. Jestem uosobieniem miłości. Miłość chodzi z każdej strony do mojego życia i otacza mnie kolorem różowym. Miłość przepływa przez każdą tkankę mojego ciała, przez każdą komórkę mojego organizmu, przez moje serce, duszę i ciało, oraz umysł. Miłość wypełnia mnie całą. Jestem miłością. Otrzymuję i daję miłość. Zasługuję na miłość. Przyciągam miłość, zdrowie, przyjaciół, Wspaniałego, kochającego, pełnego miłości partnera, którego mogę kochać i który mnie kocha bezgranicznie, bezinteresownie i bezwarunkowo. Jestem miłością. Otrzymuję i daję miłość. Przyciągam miłość, dobro, Pozytywne myśli, nowe, piękne, pozytywne pomysły i projekty. Dużo pieniędzy, bogactwo i dobrobyt. Wspaniałe podróże i wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Jestem miłością i otrzymuję miłość. Jestem miłością i otrzymuję miłość. Jestem miłością i otrzymuję miłość. Jestem miłością i otrzymuję miłość. Przyciągam miłość, zdrowie, prawdziwych przyjaciół, wspaniałego, kochającego partnera. Przyciągam miłość, pełną miłości relacje. Przyciągam nowego partnera i nową relację. Przyciągam miłość. Przyciągam partnera, który będzie mnie kochał. Jak się dzieje? Niech się spełnia.